Nazywam się Łukasz Dmytrawski, a to jest podcast Siła Zdrowia. Jeżeli szukasz sprawdzonych sposobów, aby poprawić swoje zdrowie dzięki mądremu treningowi, prostym zmianom w stylu życia i Twojego nastawienia oraz sposobu myślenia, to gwarantuję Ci, że znajdziesz tutaj mnóstwo wartościowych treści. Zapraszam. Pamiętam jak przed laty zdarzało mi się ziewać do komputera, nawet około godziny 12 z trudem pokonywałem kolejne arkusze Excela, a kapa była moim najlepszym przyjacielem. Nawet popołudniowa drzemka, która była wprawdzie zbawieniem, pomagała mi, ale dopiero wieczorny trening sprawiał, że czułem, że żyję. I w ciągu kilku ostatnich lat dokonałem naprawdę bardzo wielu zmian, które sprawiły, że zasypiam i śpię zdecydowanie bardziej, jakby to powiedzieć, efektywnie, a więc zapraszam Was do odcinka, w którym podpowiem jak pozbyć się problemów związanych ze snem w czasie krótszym niż myślisz. A więc na samym początku porozmawiamy sobie tutaj o roli snu i jego miejscu w regeneracji naszego organizmu, która jest niesamowicie ważna. Z tego względu, że jest to no, spora część naszego życia, jak każdy powtarza, mniej więcej jedna trzecia, to różni się u wielu z nas. Jedni śpią krócej, drudzy dłużej, aczkolwiek sam sen jako czynnik regeneracyjny jest niesamowicie ważny w, właśnie w naszym życiu i bez niego, można powiedzieć, tak samo jak bez wody, bez jedzenia, umieramy bardzo szybko. Nawet kilka dni czasami wystarczy do tego, żeby człowiek no, po prostu zniknął z tej planety, więc jest ona ważna, szczególnie dla osób, które uprawiają sporty jakiegokolwiek rodzaju, czy to mniej lub bardziej intensywne, czy to będzie crossfit, czy to będzie mm, nawet jazda na rowerze, triatlon, cokolwiek, e, bieganie, siłownia, mnóstwo, mnóstwo różnych aktywności powoduje duży wysiłek, zmęczenie, E, tak zwane mikrourazy w mięśniach, które muszą się kiedyś naprawić, bo jak doskonale wiecie, jeżeli słuchacie mojego podcasta już jakiś czas, to e, najbardziej efektywny trening jest taki, do którego, po którym jesteśmy w stanie na tyle wypocząć, e, to cytat oczywiście z Macieja Bielskiego, e, e, po którym jesteśmy w stanie wypocząć, e, podchodząc do następnego treningu, wykonując go znowu na 100% efektywnie. A więc, no więc zaczniemy sobie od paru takich podpowiedzi, mam nadzieję, że ten zbiór będzie, tutaj ich kilka, będzie takim mini kompendium wiedzy dla Was, dla osób, które gdzieś tam już próbują pod sobie podkręcić swoją formę, nie widzą zbytnio efektów przy użyciu tylko i wyłącznie metod treningowych, zatrzymały się na pewnym poziomie i chcą go przekroczyć tą taką barierę taki szklany sufit którego nie widać a nie wiemy doskonale nie za bardzo wiemy co nim jest co sprawia że właśnie nie możemy przejść o poziom wyżej Więc zaczynamy pierwszym takim bardzo prostym do ogarnięcia choć może się wydawać że nie aż tak pierwszą rzeczą jest przygotowanie pomieszczenia do spania Tutaj Często słyszymy to gdzieś tam, wiemy, że tak powinno być, ale no, nie zawsze się zastanawiamy nad tym, co to znaczy. I taką jedną z najbardziej powszechnych taktyk, którą stosuje praktycznie każdy, kto zaczyna, to jest zaciemnienie okien, które mamy w naszych pomieszczeniach, gdzie śpimy. Za zakładam, że większość z nas ma takie okna w takich miejscach. Jeśli nie ma okna, rewelacja. Chociaż nie jest to zbyt najprzyjemniejsze z punktu widzenia e, takiego psychologicznego, gdy się obudzimy i nie mamy możliwości podciągnąć gdzieś tą żaluzję roletę, no to z punktu widzenia fizjologii snu będzie to idealne rozwiązanie. Chociaż jakiś dopływ świeżego powietrza przydałby się, i tutaj no, zależy jak to macie rozwiązane, ale zaciemnienie okien powoduje, że ta nasza gospodarka dużo lepiej sobie radzi z tym, My jesteśmy od wieków, od setek, tysięcy lat tak zaprogramowani, że gdy ilość światła spada, no to nasz poziom melatoniny wzrasta i chcemy, żeby to było jak najbardziej naturalne, więc jeżeli doprowadzimy do sytuacji, w której nasze pomieszczenie będzie na tyle wyciemnione, to będzie nam łatwiej po prostu zasypiać kolejną rzeczą, która zawiera się jakby już w tym naszym przygotowaniu pomieszczenia to jest na pewno powyłączanie wszelkiego rodzaju sprzętów elektronicznych i takich, które mogą wysyłać lub odbierać fale radiowe i nie tylko różne inne sygnały, a więc pierwszym wrogiem naszym w trakcie snu jest na pewno telefon komórkowy, który Wypada całkowicie wyłączyć i to najlepiej poza sypialnią zupełnie zostawić wyłączony tak żeby nawet gdy znajduje się on w salonie nie wiem gdziekolwiek to nie przesyłał tych fal gdziekolwiek one będą wiadomo nie jesteśmy w stanie się uchronić przed nimi całkowicie bo sąsiedzi często mają powłączane niestety te sprzęty ale będzie tego mniej zawsze im mniejsza ilość szczególnie tych sprzętów które są blisko nas e, będzie wpływać pozytywnie na pewno e, no niestety dużo osób kładzie sobie taki telefon koło swojej własnej głowy I to jest taki mały nadajniczy który cały czas tam wysyła i odbiera różnego rodzaju sygnały jak go wyłączymy no to już lepiej tak? najlepiej odsunąć zostawić po zasypianym problem pojawia się wtedy gdy korzystamy z wbudowanego budzika. I co tutaj zrobić? No powiem szczerze, że tak prostego rozwiązania to nie spodziewalibyście się i powiem tutaj bardzo rzecz taką przełomową. Starczy kupić sobie budzik. Budzik zwykły taki. Ja na przykład nie potrzebuję, bo nie mam potrzeby wstawać na określoną godzinę. Mam dość dobrze wyregulowany mechanizm budzenia się o podobnej porze codziennie, więc czasami korzystam ale często nie. Jeżeli codziennie potrzebne jest Ci budzenie o tej samej godzinie, a nie budzisz się samodzielnie, to warto sobie taki budzik zwyczajny, zwykły, najlepiej, żeby on nie był z żadnym wbudowanym internetem niczym takim, postawić, ale daleko od siebie. Szczególnie ważne jest to, żeby właśnie nie robić takich drzemek wielokrotnych, że zasypiamy, budzimy się w kółko. To jest naprawdę niedobre, naprawdę powiększa, ten, to uczucie zmęczenia i powoduje, że później jest taki letarg powstania. Tak? To z tych takich rzeczy, które możemy zrobić w swoim pomieszczeniu. Ostatnią z takich rzeczy kluczowych, które warto pomyśleć o nich u siebie w sypialni jest, to jest odpowiednia temperatura pomieszczenia i e, no niestety zasmucę tych, którzy bardzo lubią ciepło. Ciepło nie wpływa pozytywnie na e, no na, na tempo regeneracji, na, na poziom wy, wy, wypoczynku nasz, można tak wkrót, w skrócie powiedzieć. E, idealne są pomieszczenia lekko wychłodzone, to już każdy sobie indywidualnie dobierze tą temperaturę i stopniowo ją będzie można rzeczywiście dostosować do takiego poziomu, e, który będzie nam się wydawał komfortowy, a jednocześnie e, no, raczej radzę nie przekraczać tych typowych 21-22 stopni, bo to już zaczyna być zbyt ciepło, ciężej się śpi. To też taka no już trochę trudniejsza rzecz do zrobienia, bo często jesteśmy wiele lat przyzwyczajeni do jakiegoś specyficznego mikroklimatu i o ile wyłączenie urządzeń to jest kwestia kliknięcia tam na wyłącznik rano w sobie włączenia, no to tutaj temperatura może początkowo budzić troszeczkę niepokój, dlatego radzę sobie tak stopniowo po trochę, po jeden stopień zmieniać, jeżeli jest gorąco na dworze, to wiadomo, często zdarza się, że używamy klimatyzacji, jakiegoś innego sposobu wychładzania, doskonała rzecz, są jeszcze różne inne gadżety, które można sobie kupić do wychładzania łóżka i tak dalej, ale tutaj to są już inwestycje często dość sporych kwot, więc nie zalecam od razu na początek, jeżeli jeszcze nie zrobiłeś, nie zrobiłaś tych wcześniejszych punktów, tak? to idziemy dalej idziemy dalej taka druga duża rzecz którą często zdarza się ludzie jakby nie kojarzą nie wiedzieć czemu bo jest to dość oczywiste to jest nadmiar kofeiny oraz spożywanie jej w formie w znaczy w oporach zbyt bliskich godzinom snu i takie absolutne minimum według mnie to jest przynajmniej 6 godzin podejrzewam że byłoby tutaj bardzo pomocne, jeżeli by ta godzina została ograniczona dużo, dużo wcześniej czyli na przykład po godzinie dwunastej staram się nie spożywać żadnej kawy żadnej kawy, ponieważ organizm oczywiście to w sobie jakby przetwarza, wydala, część tam kumuluje to jednak ten efekt i przyzwyczajenie pozostaje a sam fakt, że spożywamy tą kofeinę i że ona na nas nie działa, także pobudza nas jakoś wyjątkowo, to już jest sygnał, że jesteśmy zbyt mocno zaadoptowani, przyzwyczajeni do tego, że spożywamy ją i szczególnie e, wiele osób mówi, że przecież ja mogę iść spać bezpośrednio po spożyciu kawy. No, to już jest naprawdę zły sygnał i warto być może zrobić byłoby tutaj sobie taki krótki post całkowicie, od kofeiny ja coś takiego właśnie mam za sobą 7 dni nie jest to dużo ale pozwala troszeczkę też e, organizmowi wyjść z tego takiego cyklu że codziennie ta kofeina jest dostarczana No nie jest łatwe o tym porozmawiam sobie ja być może w innym odcinku ale dzisiaj e, kofeina czyli kawka różne inne stymulanty jeżeli stosujesz jakieś energetyki napoje tego typu to w ogóle Radzę je gdzieś tam sobie podarować, bo raczej walorów żadnych żywieniowych nie mają, a niestety powodują różnego rodzaju właśnie uzależnienia od substancji, które są w nich zawarte w no, niezwykle często wysokich dawkach. O napojach energetycznych też nie będziemy zbyt głęboko rozmawiać, nie jestem tutaj fachowcem w tym temacie, nie spożywam, nie analizuję dla mnie mogłyby nie istnieć i najlepiej gdyby tak było też również w twoim życiu bo wówczas okazałoby się, że jest ten sen na pewno znacznie lepszej jakości ok, idziemy dalej trzecia rzecz, którą będę omawiał to jest jedzenie, jedzenie i o ile ono nie jest takim głównym determinantem jakości twojego snu to na pewno e, ma jakiś mniejszy lub większy wpływ. I tutaj od Ciebie będzie zależało, e, jaki ten wpływ będzie. Oczywiście e, przez lata też wydawało mi się, że nie ma to zbyt dużego znaczenia, co my tam spożywamy sobie e, i o której godzinie, bo no wiadomo, będąc młodym człowiekiem, nadal takim się uważam, e, często mamy większą tolerancję, ale na pewno z wiekiem zauważam, że Szczególnie po spróbowaniu takiego e, e, odżywiania się, w którym jest jakaś godzina graniczna i staramy się jej nie przekraczać Ten żołądek wykonuje dużo mniej pracy Oczywiście cały układ trawienny, nie tylko żołądek W tych godzinach, kiedy my staramy się odpoczywać, spać tak? I, i, I jeżeli chcesz się samemu przekonać, czy ma to wpływ jakikolwiek To wykonaj sobie taki eksperyment, to zawsze jest e, moja taka rada przez 30 dni spróbuj nie jeść po godzinie 16:00, 17 Być może będzie to na początku dość ciężkie. Jeżeli spożywasz posiłki o późnych godzinach, to sobie tą godzinę wyznacz nieco później, ale postaraj się jej trzymać żelazną zasadą i na pewno odnotujesz zdecydowaną poprawę jakości snu. To Ci gwarantuję. Sprawdziłem na sobie, na wielu innych osobach i to działa. A czy zadziała na Tobie? Powiesz mi za 30 dni bo nie czekamy z tego typu rzeczami, zaczynamy od razu. No to jedziemy sobie dalej, bo kolejna rzecz, która jest bardzo, bardzo ważna. Wpływ tego ma kluczowe znaczenie też na, na jakość snu. To jest naświetlanie się przed pójściem spać. Co ja mam na myśli? Mam na myśli wszelkiego rodzaju urządzenia, które dziś notorycznie, godzinami, wiele, wiele godzin dziennie mamy przed swoimi oczyma i są to różnego rodzaju telefony tablety komputery telewizory jakieś inne urządzenia smartwatche co by to nie było tego radzę się pozbyć na minimum dwie godziny przed snem dwie godziny przed snem e, powoduje to y, właśnie to co mówiłem wcześniej czyli wyzwalanie się większej ilości melatoniny naturalnie e, i to doprowadza do tego że nasz organizm Czuję, że powinien spać i wtedy łatwiej zapada w te e, prawidłowe rytmy senne i tak dalej. Tam o fazach snu też nie będziemy rozprawiać, e, aczkolwiek e, na pewno ma to bardzo, bardzo duże znaczenie. Jeżeli musisz natomiast pracować m, o godzinie później, czyli nie wiem, dla mnie jest to już po godzinie 20, staram się nie pracować nigdy w tych godzinach, ale czasami się zdarza, to zdecydowanie polecam. No, też nie, nie chodzi, że to tylko praca będzie, ale może być to oglądanie jakiegoś filmu, serialu, które też nie ukrywam, zdarza mi się i nie jest to nic złego, bo trzeba też mózg trochę zresetować. Jednak, aby ograniczyć ten wpływ światła niebieskiego, na telefonach są różnego rodzaju aplikacje, które ograniczają to światło niebieskie i zielone. Nie są one idealne, na pewno coś tam dają, ale czy przyciemnianie ekranu laptopa też coś daje, bo mniej emituje tego takiego jaskrawego, mocnego światła. Na pewno rzeczą, którą warto rozważyć jest zastosowanie tego rodzaju okularów. tutaj Celowo nie pokazuję marki, ponieważ każdy powinien sobie wybrać sam. Nie robię reklam, nie promuję żadnego producenta. Mogę oczywiście poradzić Ci i odpowiem szczerze na pytanie, jakiej firmy używam okulary, jeżeli mnie o to zapytasz osobiście ale nie chcę, aby to wyglądało jak promocja jakiegokolwiek produktu, jest tego na rynku mnóstwo, na pewno radzę zainwestować w produkt sprawdzony, potwierdzony certyfikatami. Co to będzie znaczyło? Będzie to dawało nam swojego rodzaju jakieś poczucie i gwarancje, mam nadzieję, że ten produkt rzeczywiście blokuje te promienie, których my, Naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jeżeli mamy na oczach jedne okulary i drugie, lepsze i naprawdę słabe jakieś, wyglądają z pozoru na identyczne, bo mają one zazwyczaj takie pomarańczowe szkiełka, tak? No to jeżeli one wyglądają w ten sposób, będziemy się sugerować tylko wyglądem zewnętrznym, możemy odnieść wrażenie, że to jest ten sam produkt aczkolwiek to niestety tak nie jest i często diabeł tkwi właśnie w tych szczegółach których my nie widzimy więc warto, warto tutaj poszperać sobie po internecie i poszukać takich, które będą z pewnością miały te szkła właściwe i oprócz kieł, kolejną rzeczą jaką warto zastosować w tym celu, żeby właśnie ta jakość snu była jak najwyższa jest zmiana godzin, w których śpimy i to będzie m, czasami trudne, czasami łatwiejsze dla niektórych. E, zdecydowanie odradzam m, późne chodzenie spać. To mam nadzieję każdy wie, ale dla niektórych późne no, to oznacza druga, trzecia w nocy. To, to, to nie jest późne, to jest, to jest już tragedia. To jest e, już naprawdę mega późne. E, to jest praktycznie chodzenie spać nad ranem. 3, 4 w nocy to już w, w tym okresie, kiedy ja nagrywam ten odcinek, to, jest, to są najdłuższe dni w roku i już się robi jasno, tak? czyli to nie jest w ogóle poza rozważaniem jakby tematu. Późno to jest 23, 24 to już jest późno. Chcę być w łóżku i spać o tej godzinie najpóźniej, ale najlepsze godziny snu to jest od 22 do mniej więcej szóstej, siódmej, zależy jak długo śpisz, jak bardzo zmęczony jesteś, czy poprzedniego dnia miałeś na przykład ciężki trening, to wszystko zależy, aczkolwiek te ważne godziny to jest właśnie między 22 a drugą, żeby w tym czasie już być w pełni w śnie, tak? to ma dość duże znaczenie z, z punktu widzenia fizjologii i nie będę wchodził tutaj w szczegóły, aczkolwiek spróbuj, zobacz, przesuń ten sen jak najbardziej w stronę wcześniejszych godzin, często się słyszy, że to jest trudne dla wielu osób. Trudne jest wtedy, gdy Ty tak stwierdzisz, że to jest trudne, a jeżeli stwierdzisz, że spróbuję, zobaczę, no to będzie troszeczkę łatwiej. Może nie od razu trzeba tutaj przeskakiwać o 4 czy 6 godzin wstecz. Jeżeli chodzisz o drugi spać, no to ta 22 może być trudna, ale na pewno będzie łatwiej jak postanowisz sobie, dobrze, to teraz przez miesiąc o 24, tak, max. I jeżeli chodziłeś spać o drugiej, to też wpłynie pozytywnie na jakość twojego snu. Zobacz, spróbuj, podziel się ze mną swoimi efektami. E, na pewno będziesz bardziej zdeterminowany do tego, żeby to zrobić. Jeżeli obiecasz sobie, że wyślesz mi wiadomość, a najlepiej wyślij już teraz pierwszą. Łukasz, zaczynam mój proces zmiany i będę próbować te dwa rozwiązania wdrożyć w moje życie. Od dzisiaj za miesiąc dam ci znać. Tak, Taka deklaracja spowoduje, że będziesz czuć taką mini mini presję, że ja z drugiej strony czekam na twoją wiadomość już za miesiąc i jeżeli tego nie zrobisz, no to będziesz troszeczkę poniekąd przed sobą skompromitowany, ale Oczywiście nie zależy mi na tej kompromitacji, tylko zależy mi na tym, żeby się odniósł sukces, tak? Więc jeżeli spróbujesz tego, powiesz mi o tym. Musi to być wiadomość prywatna najlepiej, jeżeli się nie chcesz deklarować publicznie lub jakiś komentarz pod postem na którymkolwiek z moich kanałów społecznościowych. To będzie fajna motywacja dla Ciebie. A kolejnym stresorem, o którym już mówiłem, to jest budzik, tak? Budzik jeszcze sobie poruszymy, bo nie do końca tam temat... Dobra. Pomijamy ten temat z budzikiem. A więc to są wszystkie moje dzisiaj już porady. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, warto, wdrażając to wszystko w swoje życie, zrobić to na zasadzie dwóch Maksymalnie trzech rzeczy, które zrobimy na raz. Jeżeli masz zazwyczaj problemy z tego typu rzeczami, nowościami, to jedna rzecz też wystarczy. E, na zasadzie spróbuję tego przez 30 dni, zobaczę co się uda, czego się tu nie uda zrobić i e, no, mam nadzieję, że te podpowiedzi będą e, te, które tutaj, które skondensowałem, będą przydatne że zaczniesz. Coraz lepiej się wysypać, wysypiać, budzić się wypoczęty, wypoczęta i gotowy do podejmowania decyzji oraz trudniejszych, coraz trudniejszych wyzwań, jakie postawisz przed sobą w swoim nowym życiu, ponieważ e, dzięki temu, co zrobisz, czyli wdrożeniu tych zasad, to ma potencjał, aby zmienić Twoje życie nie do poznania. Zobaczysz, jeżeli będziesz mieć natomiast jakiekolwiek problemy z wdrażaniem tych strategii, taktyk, które tutaj przedstawiłem w formie tych porad, to śmiało zwróć się do mnie, a ja z przyjemnością pomogę Ci w znalezieniu przyczyny, dla której być może nie potrafisz sobie poradzić z tym problemem. Tak więc powodzenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę box74.pl ukośnik podcast. Do następnego.